Cześć. Zauważyłem ostatnio, że Zoom zaczęło być gówno-content i ja też zacznę od i wyświetlenia. Ludzie chcą to oglądać. Więc dzisiaj zaczniemy od takich tematów jak to. A więc, jak widzicie, jest grubą. To, tak jak mówił, Zoom są, są pejdy na pewno, tylko że ludzie chcą coś oglądać a że ja mam mało słów, to się na tym piję sobie jakąś też bejterską miniaturkę i w sumie w ich wyświetlenia, więc oglądamy dalej, yupi. Ogólnie to brakuje mi słów do takich wiadomości jakby wiadomości na Tiktoków. My mamy być wszyscy dyskryminowani, bo oni sobie wyrobili taką opinię u ludzi. Jak wszyscy ludzie więc takie filmy, po prostu dla tych ludzi, co nie, nie mają jeszcze swojej opinii opartej na właśnie LGBT, po prostu stwarzają, że ci ludzie sobie złą opinię wyrabiają i to jest nakręcanie szaleństwa. Tutaj powiem jedno, zawsze jak biorę kepsa, to biorę mięso mieszane, żeby mieć pewność, że dwa zwierzęta zostają utłuczone. Tak? Jestem zły. No, no i jest głowło, są takie pejty ciśnione. Odsyłam do filma, do suma. Jakby, ja sobie wyobrażam, to mięcie tego całego masz jako takich wideów, takie dziesięcioletnie dzieci, które po prostu siedzą tam i robią to dla zabawy. Nie skomentuję tego. Serio nazwanie kogoś gdzie ten mówił cały czas Satyron, że jest homofobem, jest po prostu wykraczaniu za jakąkolwiek granicę. I tutaj jest kolejny przykład. Po prostu brak słów, bo mówiąc coś takiego, dla obcych osób oni już mają w głowie, że LGBT to jest po prostu banda świusów, która wyszła z puszu. Tam jeszcze Widzieli mu screena, gdzie było, że tacy niby jurka z matami są LGBT, ale są w związku i ogólnie to jest zawsze czemu nie samemu sobie. Mówi, nazywanie kogoś taką jako homofobią to jest po prostu karygodne działanie, bo tacy ludzie mają później prawa głosu i zarządzają naszą planetu. Według mnie jest to nie do pomyślenia, że coś takiego się dzieje na TikToku. TikToku. Spoko. To że nie YouTube. Chociaż i zdarza się już nie odkleja nic. Się. Po więcej odsyłam do materiału suma. W sumie dzięki za oglądanie.